Znaczy, mowa nienawiści jest wszędzie i na ochocie niestety też. Myślę, że najlepszym pomysłem na to jest po prostu zamalowywanie. Chciałabym, żeby budynki, które należą do nas, były jak najszybciej zamalowywane. Żeby takie napisy po prostu znikały, żeby nie miały, bo one nie mają racji bytu w przestrzeni publicznej. To jest zło, które należy likwidować. Jesteśmy otwarci na współpracę w, z organizacjami, które chcą działać na terenie Ochoty i będziemy na pewno nasze przestrzenie dla takich akcji udostępniać i sami z własnej inicjatywy, tam gdzie jesteśmy właścicielem budynku, też oczywiście staramy się jak najszybciej zamalowywać takie napisy.